No cześć, witam Cię jak jesteś na tym hangoucie wybitnie okolicznościowym zresztą a mianowicie 99 lat temu powstała Policja Polska i z tej okazji w dniu dzisiejszym jest obchodzone święto natomiast dlaczego robię ten hangout a mianowicie jest to dobra okazja, żeby trochę zabłysnąć i y, zabawa polega na tym, że policja zaczęła robić y, dni otwarte. Y, te dni otwarte oczywiście y, nie są dlatego, y, że tam się mają zbyt wiele czym pochwalić, natomiast, y, mimo wszystko, y, policja nie ma jakiejś takiej najlepszej pasy medialnej. Raz po raz tam widzisz różne ciekawe zdarzenia z udziałem policjantów, oczywiście część z nich jest naciągana, natomiast no, 24 lipca ta policja robi tam jakieś uroczystości, masz tutaj przykład z Wrocławia i właśnie o 10, czyli parę minut temu zaczęły się tam jakieś uroczystości od złożenia wieńców w dniu jutrzejszym natomiast będzie festyn na jednym z głównych placów i o ile tam msze czy, czy apel możesz sobie odpuścić to o 13.30 będzie pokaz z papu na placu wolności. Idziemy dalej i jest ważna rzecz, y, którą przy okazji organizują i ważna dla Ciebie jako kandydata a mianowicie organizują organizują y, dni otwarte w Komendzie Miejskiej tutaj jakimś cudem y, kliknąłem nie w te dni, które się, znaczy dzień otwarty będzie dzisiaj, prawda? ale zaraz, zaraz poszukamy następnego i przykładowo 10, 11, 12 kwietnia będę ben, te, te dni już były natomiast zaraz poszukam następnych yy, zaraz poszukam następnych no, zobaczymy Dni otwarte w Komendzie Miejskiej Wrocław Lipiec 2018 Lipiec 2018 Zobaczymy co tutaj wyjdzie Sekund 5, bo to mój ewidentny ewidentny błąd Tak samo widzisz tą, że tą, że rocznicę powstania, i zobaczmy tutaj Dolnośląscy policjanci podsumowali i będzie, o tutaj Święto Policji na Dolnym Śląsku, czas, czas awansów, nominacji i tak dalej dalej, jeszcze nie mogę znaleźć tych dni, dni otwartych to jest taka złośliwość rzeczy ludzkich, życzenia komendanta. Natomiast do czego zmierzam? Takie dni otwarte mają to do siebie, może tutaj będzie lepiej, że masz okazję porozmawiać z psychologiem i zadać mu parę mądrych pytań, o, o, o, tutaj coś tu mamy. Widzisz, O, tutaj już coś lepszego. To jest akuratnie akurat w Wałbrzychu, mm, ale chyba we Wrocławiu też jest. Yy, o, jest. Mm, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Dni otwarte, organizowane 10, 17, 24 lipca. W siedzibę wydziału doboru szkolenia we Wrocławiu, na ulicy Połbina 1. Jednym z, spo, jednym z celów takich spotkań jest zapoznanie kandydatów z procedurą rekrutacji do służby w Policji. W, w lipcu będą się odbywały w siedzibie y, doboru na ulicy Połbina. Ponadto każdy z kandydatów będzie mógł na spotkanie wziąć udział w zajęciach sportowych. A przy okazji y, przy okazji będzie możliwość spotkania się z psychologiem, a mianowicie skąd wiem o tym spotkaniu z psychologiem, a mianowicie wczoraj przyszedł do mnie jeden z kandydatów, który mi o tym poinformował przyjechał aż 300 km będzie zdawał we Wrocławiu, także to go temat interesuje. Natomiast plusem takiego spotkania jest mianowicie to, że masz okazję już wcześniej zaprezentować się psychologowi z dobrej strony, zadać mu kilka prywatnych pytań, oczywiście przemyślanych pytań, te pytania znajdziesz gdzieś tam na górze, dam link w tym filmiku, one są dokładnie z poprzedniego filmu, a mianowicie, co pana panią zainteresowało w tej Policji, co spowodowało, że to właśnie pan, pani zdecydowała się do służby w Policji, w jaki sposób w jaki sposób można zrobić tą karierę w Policji, co wyróżnia tych kandydatów, którzy przechodzą multi przechodzą komisję, natomiast nie yy, sprawdzają się dalej w służbie, odpadają w tej służbie, no i to w zasadzie resztę tych pytań masz resztę tych pytań masz yy, w, w moim poprzednim filmiku, także link będzie gdzieś tutaj, yy, w, tam na górze i mam nadzieję, że jeszcze raz ten filmik obejrzysz. No i jest taka wspaniała okazja, że możesz przy okazji życzyć czegoś tam najlepszego z okazji Dnia Policjanta, te życzenia to nie muszą być tylko dzisiaj czy jutro, Myślę, że tam spokojnie następne dwa tygodnie, jeżeli na koniec rozmowy złożysz te życzenia, dzisiaj z okazji Dnia Policji, prawda? Jutro, czy tam za tydzień z okazji Dnia Policji, który minął niczym to, w niczym Ci to nie zaszkodzi. Także taki to bym widział cel tego pójścia na Dni Otwarte Policji. Tutaj Ksentyk i Kamil, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do zadawania, no cudów tutaj jakichś wielkich nie ma, Z innych takich ciekawych rzeczy warto być może znać poprzednie święto Policji, datę tego poprzedniego święta, wyszukaj sobie to w internecie było bodajże w październiku, tam z jakiejś innej okazji. Natomiast no, sens ma to, sens ma to taki, że yy, no, zdecydowanie wtedy zabłyśniesz swoją wiedzą. Yy, jak pan myśli, kiedy skończą się te braki kadrowe i czy, czy ten proces, protest coś da braki kadrowe nie skończą się nigdy, jest za duża rotacja kandydatów. Niestety, kiedyś była zasadnicza służba wojskowa, zanim poszedłeś do policji, musiałeś mieć uregulowany stosunek do woja, w tym wojsku dostałeś już trochę w dupę, tak mówię przysłowiowo, czy jakoś tam żargonowo, i y, idąc do policji, wiedziałeś czego możesz się spodziewać. A na pewno na szkółce, na samym początku, nie możesz się spodziewać jakichś luksusów, że ktoś się będzie z tobą cackał jak z jajkiem, czy coś w tym stylu. Jest to y, niestety dość ciężkie szkolenie, nie mówię też, y, trochę łamanie twojego charakteru, trochę dostosowywanie go do y, potrzeb policji. I wiem, że się na szkółkach nie pierdolą, dziesiątki ludzi odchodzą, nikt tam za bardzo nie mówi prawdy, ile to ich tam odchodzi, yy, nikt tam nie mówi prawdy, ile to tam ludzi odchodzi, Policja też nie chce się przedstawiać w negatywnym świetle, ale wierz mi, mam relacje na swojej elitarnej szkoleniowej na Facebooku, że yy, moich studentów, którzy przeszli całą procedurę, dostali się i widzą, co tam się dzieje. Dosłownie po, po paru dniach, że tak powiem, odchodzą całe drużyny, nie powiem, że na koniec służby odchodzą całe plutony. Yy, drugi problem jest taki, że płacą jak płacą, te 1900 na szkółce, może to na szkółce jest dużo, jak masz wikt opierunek, no ale potem tam 2900 na kolana nie rzuca. Także jak jesteś pasjonatem, policji, jest to praca dla Ciebie, natomiast przypomniał mi się te teraz przypadek osoby, syna policjanta, który skończył szkołę w Szczytnie, chyba nawet dorzedł do magisterki, ale w międzyczasie skończył prawo, z moją pomocą dostał się do policji i niestety dwa lata minęło, w międzyczasie szkoły życia trochę zaznał, Natomiast, ponieważ skończył prawo zaczął kręcić się tam koło jakiejś tam Pani Mecenas No i okazało się, że praca dorywcza w tej kancelarii, dorywcza w ogóle tam nikomu nic nie mówił w tej kancelarii, jakieś tam opracowywanie analiz prawnych, zaczęło mu przynosić więcej dochodu niż ta policja No i po dwóch latach rzucił. No i to jest właśnie tenże problem. Płacą mało, wymagają dużo, Media też się pastwią nad każdym przypadkiem, czy prawdziwym, czy nieprawdziwym, kiedy policjant zrobił coś domniemane, domniemane jakieś tam złe rzeczy, no i poza tym, ludzie też nie chcą pracować w firmie, którą, którą że tak powiem, przełożeni, tylko gonią Cię jak burą sukę i zanim się wybijesz, to y, trochę czasu może minąć. Także, y, jest teraz dobry czas, Twoja pora, jeżeli jesteś pasjonatem policji, możesz się spokojnie dostać, y, opierając w zasadzie tylko na materiałach darmowych. Jeżeli chcesz zaoszczędzić parę groszy, to zapewniam Cię, że nie musisz inwestować ani w moje jakieś rzeczy, ani cokolwiek by się tam w sieci nie pokazało. No, taka jest prawda. Mam pełno relacji dziękujących mi, że ludzie, dany człowiek dostał się tylko po szkoleniu tak zwanym darmowym. Jeżeli już naprawdę masz kieszenie wypchane pieniędzmi, te kieszenie ci od pieniędzy puchną, nie masz co, co z nimi zrobić. Jeżeli rozważasz jakiekolwiek szkolenie, czy jakiekolwiek, szczególnie online, zwróć uwagę jedno: czy dany ziom ma jakiekolwiek pozytywne, recenzje, ale nie na swojej stronie internetowej, tam skopiowane nie wiadomo skąd, prawda, tylko na stronie jakiejś obiektywnej, na czyimś innym forum, na, na, na jakichś tam, nie wiem, w innych miejscach, niż jego niż jego niż jego strona firmowa, strona sprzedażowa, wiadomo, że tam sadzi każde gówno, jakie jest najlepsze. Popatrz też za, za recenzjami negatywnymi i nie sugeruj się tym, że ten ziom nie ma recenzji negatywnych. Może być sytuacja, że on śledzi te recenzje negatywne i na różnych forach, czy na różnych innych stronach straszy tych, co te recenzje napisali, aby je usunęli. I w ten sposób on jest sacy. Czyli uczciwie ci mówię, że mm, jeżeli nie ma żadnych recenzji, oprócz na swoim tym forum, jeżeli nie wniósł żadnej wartości a strona, którą oferuje, jest to tylko zwykła sprzedażówka, to może sobie dać spokój, zagraj lepiej w totolotka i masz większe szanse dostania się do policji, a ja powiem więcej, niektóre szkolenia nawet szkodzą, po prostu testy są źle opracowane, jak to zobaczyłem, to prędzej wygrasz w totolotka niż po szkoleniu zioma dostaniesz się do policji. I druga sprawa jest taka, że jeżeli już wybierasz cokolwiek, sprawdź, czy jest jakiś potem support, czy dany ziomek ma przynajmniej jakieś forum, jakąś swoją stronę, na której wspiera swoich studentów. Nie tylko, że yy, sprzedał ci coś tam, czeka tylko aż mini okres refundacji, jeżeli taki w ogóle istnieje a potem wypierdala i martw się sam, jak będziesz fikał, to cię jego prawnik tam szybko ustawi. A, a niestety sam się na własnej skórze przekonałem, że niektórzy nadrabiają kiepskie kiepską jakość szkolenia, różnymi tam zapewnieniami prawnymi, że ma prawa autorskie do tego, ma prawa autorskie do tamtego, prawda? No, poza tym, że ma prawa autorskie, nic z tego yy, nie wynika. Yy. Mam pytanie, czy często spotyka się Pan z kursami, którym odrzucają? Ale co, Kamil, co odrzucają? Chyba Których odrzucają, prawda? Miałem takiego studenta, Miałem takiego studenta, zdawał drugi raz, szkolił się u mnie cały rok, wyleciał po 5 dniach. Cecha jest wspólna jedna, że wymówek, dlaczego wyleciał, mają wszyscy pełno, prawda? zaczął się tam porównywać do dziewczyn, które wyleciały wyleciał on i pięć dziewczyn, prawda, pięć czy siedem z Albatrosa. Teraz pytanie jedno, czy, czy, czy, czy warto, czy, czy przystoi facetowi porównywać się do tego jak, że był kiepski jak siedem dziewcząt, prawda. Yy, konwenant yy, na szkółce ciężej z nauką, czy bardziej z fizycznością, yy, Problem jest jednym, z jednym i drugim, ponieważ yy, tak naprawdę twoją naukę tam mają w dupie, ciągle cię mobbingują, ciągle jest no, troszeczkę tej fali, no i nie ma się kiedy uczyć, yy, a oni cię dalej mobbingują, prawda? I nie każdy lubi być no, w pewien sposób poniżany jako człowiek, woli pracę, czy zajęcie ciche, lekkie, spokojne, a tutaj cały czas presja. No, jeden z moich studentów Zamiast iść do szkółki, to pierwsze co, co poszedł, to trenować defiladę do, do dzisiejszego święta, prawda? Czyli dostał się na początku lipca, a on zamiast do szkółki na defiladę. Oczywiście nie wiem, co można z gościa nauczyć tam, co można gościa nauczyć po dwóch tygodniach kroku defiladowego, no ale nie takie rzeczy w policji się zdarzały. Trzy palce, nie powiem gdzie. Dzień dobry, Panie Darku, za tydzień mam testy psychologiczne w Poznaniu, mam pytanie Czy mam się jakoś przygotować na wyciąganie moich brudów z przeszłości? No, jeżeli masz takie brudy, to zrób jakiś rachunek sumienia, weź to wybiel trochę, no i tyle. Duszu, Panie Darku, czy jest możliwość dostania się do Pana elitarnej grupy? Powiem szczerze, zrobiłem wakacyjną przerwę Mam tam problem z jednym ziomem, który zastrzegł sobie pewne prawa autorskie do um, dość powszechnego określenia, które, po którym wiadomo, że to chodzi o szkolenie do policji. Nawet nie chcę go w tej chwili wymawiać, bo ziomie może postraszyć prawnikami. Yy, no i zrobiłem też swoje kroki prawne, no, ale póki sprawa się nie wyjaśni przez prawników, czy przez jakiś sąd, czy coś w tym stylu, no to tak, te szkolenia wstrzymałem, robię to w wyjątkowych jakichś tam sytuacjach i tylko wtedy, jak jesteś zdeterminowany, możesz mi tam napisać jakiegoś maila, Natomiast, jeżeli to jest tylko zapytanie, ile co kosztuje i ten, to sobie tam daj spokój, prawda? W wieku 16 lat miałem y, sprawę za, w sądzie za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu. No, no, no, trudno mi powiedzieć, jak ta sprawa się zakończy. Ja bym tam, y, psychologowi bym o tym za bardzo nie mówił, natomiast na wywiadzie zorganizowanym, czy gdzie już będą mieli Twoją kartotekę, czy tam podczas ankiety bezpieczeństwa, no to niestety trzeba tą sprawę napisać, ale nie na zasadzie napisać, że e, ukrywamy i a po prostu napisać prawdę. Jak oni ciebie sprawdzają, to każdą pierdołę, która miała wspólnego z sądem, każde twoje tam jakieś wybryki, to niestety są napisane i w tym momencie sprawdzają prawdomówność. Nie, nie sprawdzają tego, czy, czy, czy tam miałeś coś, czy nie miałeś, tylko sprawdzają y, Twoją prawdomówność. Dobra. Co tu jeszcze Wam pokazać? No to jeszcze raz przejdę tutaj do, do tych dni do tych dni otwartych. Moment, coś mi się zablokowało, kur... wiem wiem dlaczego się zablokowało. Przechodzę do tych Dni Otwartych yy, Powtarzam jeszcze raz, sens tych Dni Otwartych jest taki, że masz okazję zobaczyć trochę tą pracę po Policji od podszewki Fakt, że to co się dzieje co zobaczysz, to nie jest prawdziwy obraz Policji Jak ja miałem Dni Otwarte w wojsku, to niestety Cały tydzień było sprzątanie, pucowanie. No, wchodziło się jak do jakiegoś tam salonu piękności, prawda? Poduszki, pościel, wszystko tam, może nie poduszki, pościel była nowa, Froterowanie to tam trwało do samego rana. Wszyscy byli wykąpani, wystrzyżeni, w mundurach galowych, w takich mundurach no, nie były galowe, tylko to były mundury wyjściowe i i kandydatów było też sporo, oglądali, pytali się, ale pierwsza rzecz, jaką Ci tutaj proponuję, to jest to, żeby pójść i spotkać się z psychologiem, zadać dwa, trzy mądre pytania, jeszcze raz powtarzam, te mądre pytania, to one są w moim poprzednim filmie, zapytać się psychologa, co było jego motywem pójścia do policji, Jakie osoby robią karierę w policji, dlaczego część ludzi, którzy przechodzi całą procedurę, odpada i być może ten psycholog Cię już zapamięta, a nawet jeżeli Cię nie zapamięta, to masz znakomitą okazję, aby przypomnieć mu się w czasie jego jego testu, prawda? I jeżeli on Cię zapyta, co Pan, Pani zrobiła, aby przygotować się do Policji, to ładnie mówisz, przyjechałem 300 km na dni otwarte z Policji i miałem okazję rozmawiać z Panią, rozmawiać z Pani koleżanką. I świadczy to o tym jakimś zdeterminowaniu Twoim że nie jesteś jakiś pierwszy lepszy, że chce Ci się tam do tej służby, że poświęciłeś swój prywatny czas, swoje prywatne pieniądze, aby coś o tej Policji dowiedzieć się więcej. A jest następna fajna okazja, za rok będzie stulecie tej Polskiej Policji. No to nawet warto wiedzieć, że teraz jest 99 lat potem 100 Witam, wada wzroku, a, a praca w Policji, czy ma to wpływ na wybieraniu kandydatów? No, Mister, tam, Wacław, wejsa kurwa przeczytaj rozporządzenie, jeżeli tam chyba masz więcej niż minus 2 dioptrie w prawo, w lewo, to szanse masz takie średniawe, nazwijmy to do dwóch dioptrii jest do dwóch dioptrii spokojnie możesz się dostać Także odpowiadając na to pytanie, wada wzroku ma wpływ przy wybieraniu kandydatów, szczególnie wada wzroku, która nie spełnia normy z, ministr z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Duszu, no, no jak jesteś zdeterminowany, to znajdzie się jakiegoś mojego maila i mi napisz, powołaj się na ten hangout. PG-2001. PG Dokładnie, dobrze, że tu napisałaś, bo chodzi o te dioptry, podobno do minus 2 przepuszczają. Chodzi o to, że do minus 2, do plus 2 nie ma łamańca, zdolny, niezdolny, a masz minus 2,5 to potem nagle się okazuje, że nagle się okazuje, że no, może Cię nie dopuszczą i możesz się odwoływać na bertyczów. także na tym kończę, mm, Jedyne co mogę zrobić to przekazać Ci jeszcze pozdrowienia, życzenia komendanta wojewódzkiego z Wrocławia Mam nadzieję, że się nie obrazi. Yy, w każdym razie zapamiętaj jedno. W związku z przypadającą 99. rocznicę powołania polskiej policji składam życzenia wszystkim funkcjonariuszom, prawda? Także mam nadzieję, że jak już będziesz w policji, oprócz takich życzeń będzie jakaś koperta czy mały przelewik na konto, a nie tylko tutaj. Nie tylko tutaj nagroda wiadło spisie. Dobra. Nie tylko nagroda wiadło spisie i patrzymy, jak jest jeszcze jakieś pytanie, to odpowiem, jak nic nie ma, to Dobra, PG2001 PG na twoim pytaniu się kończy, czyli do minus dwóch, do plus dwóch dioptrii przepuszczają. Jak masz jeszcze ochotę o coś zapytać, a już jesteś niestety po yy, oglądasz ten hangout już z powtórki, to Zapraszam Cię do komentarza pod tym wideo.